Chyba już mam odpowiedź na pytanie jak polepszyć swoje życie robiąc coś inaczej. To się wie, co? Tak, ok. Albo nie. Nie? No to jak? To przydęsimy. Jestem tu. Polepszę życie, bo, bo tak jestem tu. Życie, bo, bo tak Jestem tu Po lepszej bo, bo, tak Jestem tu Po lepszej bo, bo, tak Czy to co na zewnątrz, czy to co w środku Czy to moje serce, czy to głos rozsądku Początki w lepszych zakątków Czy to jest to sedno i sens tego wątku Trzeba rozmawiać tak, będę to powtarzać będę się zgadzać, czy co chcą się dogadać To nie przesada, to nie żadna balada To nowa zabawa, więc Bicie, brawo! Jestem tu Olepsze życie, brawo, bo, brawo, bo brawo, tak brawo, jestem tu, o lepsze, tak lepsze życie, bo, bo tak brawo. jestem tu o lepsze życie, bo tak jestem tu, pole lepsze życie, bo tak życie to o taniec, życie to o życie to miłość, a w ludziach tylko gniew. Budzi się lew, wymieniatury ze zew, bo powylałem już wszystkie ciężkie łzy. Dosyć tej gry, czas na konkrety i doskonale wiesz, się jak jaka. Hey, ja jestem sam, ty jesteś sama, zróbmy to razem dziś. Jestem tu, tutaj, po lepsze życie, bo, bo tak od tak. jestem tu. Po lepsze życie, bo tak jestem tu. Nie teraz, po lepsze życie, bo tak jestem tu. Po lepsze życie, bo Powtarzaj za mną. Jestem tu, by wygrywać, studywać W nieszczęścia, szczęścia pływać i odkrywać Smakować, i używać, znaleźć się na szczycie Dlatego zmartwychwstałem jak zbawiciel Pozostaję sobą i ciągle się zmieniam Żeby swe marzenia spełniać, czytajmy Nawet gdy nie szczerzy, szczerzą swoje kły Płynę jak ryba w morzu, Płynity. ty Jestem tu ćwiczycie do reszty gotowy Na nowe lepsze życie myślicie, że nie potraficie, się mylicie Chodźmy w strony, gdzie każdy skupiony na odpowiednim krótkim czasie mistrzowskie metody Aby zaspokoić wszelkie życia gody Zapamiętaj sobie skoczek wiecznie młody A ty masz tu szklankę wody dla a Jestem tu po życie, bo, bo tak Jestem tu po lepsze życie, bo, bo tak Jestem tu po lepsze życie, bo, bo tak Jestem tu Tego to nawet i ja się nie spodziewałem Ale się przełamałem I zrobiłem to czego się bałem No bo... Trzeba se polepszać Skoro już tu jestem Wracam Tak Mam nadzieję, że poprawiłem ci humor Ja wiem Ja to rozumiem, że może ci się to wydawać Zabawne takie, albo takie śmieszne takie ja albo takie głupie ty, albo zajebiste, inne. Możesz mówić co chcesz, ale pamiętaj, że jestem tu